Dzisiaj ja mam dla Was film o zaimkach dzierżawczych. To jest sześć słów w języku niemieckim sprawiających strasznie dużo problemów. Jakie to są słowa? Mein, dein, sein, unser, oja oraz ja. Wszystko o tych zaimkach ich odmiana, ich zależność od rodzajników, ich znaczenie i błędy, które najczęściej popełniacie z tymi właśnie zaimkami. Zapraszam do filmu. Jakie w ogóle mamy zaimki dzierżawcze w języku niemieckim? Patrząc po zaimkach tak liczbowo, mamy ich sześć. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie, mamy ich o wiele więcej. Jak, o co chodzi, już wyjaśniam, już tłumaczę. Zwykle na lekcjach wprowadzam zaimki w ten sposób, że dzielę je na trzy grupy. Pierwsza grupa to są zaimki mein, czyli mój, dein, czyli twój i sein, czyli jego. I tutaj zwróćcie uwagę, że zaimki, te trzy zaimki dzierżawcze tak naprawdę bazują na zaimku, na rodzajniku, przepraszam, nieokreślonym. Pamiętacie coś takiego? Znacie ten temat? Ein Vater, jakiś tam ojciec bo der Vater to jest ten ojciec. Ein Vater, jakiś tam ojciec. I wystarczy dołożyć literkę M do tego ein i powstaje wam mein Vater, mój ojciec. Wystarczy do rodzajnika ein Vater, nie, weźmy matkę, eine muta. Wystarczy dołożyć y, literkę D, dein, i mamy zaimek. mamy eine Mutter jakaś tam mama, matka wystarczy dołożyć literkę D deine Mutter mamy zajmek dzierżawczy, twoja mama wystarczy dołożyć literkę S do eine powstaje nam seine, czyli jego mama on ma mamę, er hat eine Mutter also das ist seine Mutter te trzy zaimki z mojego doświadczenia, są najłatwiejsze, zwłaszcza te dwa pierwsze main i dein maine i deine one są najłatwiejsze przy zaimku zain sein i seine, czyli jego pojawiają się pewne problemy i trudności natomiast te dwa pierwsze najłatwiejsze i w ogóle cała grupa jest dosyć taka czytelna, jeżeli chodzi o budowę, to co przedstawiłem nie? macie Ein Auto, jakiś tam samochód i wystarczy literki zmienić Mein Auto, mój samochód Dein Auto, twój samochód Sein Auto, jego samochód Druga grupa zaimków to są dwa zaimki Nasz i wasz czyli unza i oja. Nasz ojciec Unser Vater Nasz samochód Unze auto, nasz dom, unser haus, nasza mama, unser mutter, nasza siostra, unsere schwester, nasza córka, unsere tochter. I zaimek oja, czyli wasz, działa to w ten sposób, że nasz samochód, oja auto, nasz oj, Jezus. I zaimek wasz, oja, działa w ten sposób. Wasz dom, oja haus. Wasz samochód, oja auto. Wasz brat, oja bruda. Wasz ojciec, oja fata. Wasza szkoła, ojre szule, ojre. Widzicie co się dzieje z zaimkiem? Dostaje końcówkę e. Wasza mama, ojre muta. Wasze mieszkanie, ojre woną. Czyli unza to jest nasz, oja to jest wasz. Unzere i ojre pojawiają się wtedy, gdy jest rodzajnik di. O czym będę za chwilę mówił. I teraz trzecia grupa zaimków dzierżawczych. Ja to nazywam grupą, ponieważ w sumie chodzi tylko i wyłącznie o zaimek i ja. Tak? To gdzie grupa, Szymon? Coś doszalał. Nazywam to grupą, ponieważ Zaimek ja ma. Wiecie ile znaczeń? Siedem. Siedem znaczeń ma zaimek i ja. Dlatego jest tak problematyczny. Dlatego ciężko to chwycić, ponieważ dla nas Polaków. Jest to trudne, bo dla nas zaimek. jej to jest jej, ich to jest ich, pana to jest pana, pani to jest pani, rower, na przykład. A w niemieckim cały czas to jest ja. Już tłumaczę. Pierwsze znaczenie ja to jest jej. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że ona ma dom. Sie hat ein Haus. Und das ist ihr Haus. Drugie znaczenie "-ia", to są oni, to jest ich, w sensie, oni mają samochód. Sie haben ein Auto. Czyli, czy to jest samochód? To jest ich samochód. Das ist ihr Auto. I teraz stop. Gdy macie zdanie wyrwane z kontekstu i widzicie zdanie, tak jak teraz macie w napisach, Nie? Das ist, das ist ihr Auto to nie wiecie, czy to jest jej samochód, czy to jest ich samochód. Rozumiecie? Znaczy, rozumiecie, ale pewnie nie, pff, nie wiecie po co i tak dalej, co z tego wynika. To musi wynikać z kontekstu. Słuchajcie, to musi wynikać z kontekstu, czy mówimy o niej. I to jest Iremuta, jej mama. i Afata, jej ojciec. Czy to jest ich mama czy to jest ich ojciec. To może być różnie. Pytanie, o czym mówimy, o kim, o kim mówimy, o, o kim opowiadamy, w jakiej części historii jesteśmy, którą opowiadamy komuś, nie? czy relacjonujemy. To Wam się może wydawać takie strasznie trudne tak i skomplikowane, ale słuchajcie, no skoro mówię o pani Nowak i mówię, Frau Nowak e, hat einen Mann, ma męża, und ihr Mann arbeitet in Deutschland. No to wiadomo, że jej mąż pracuje w Niemczech, a nie ich. No bo jacy oni nagle mieliby się w tej historii pojawić. Rozumiecie? Skoro mówię o moich siostrach, meine Schwester, e, i teraz moje siostry, załóżmy, mieszkają w Japonii i mają mieszkania. I mówię, Meine Schwester leben in Japan und sie haben die Wohnungen da gekauft. O, dorzućmy, kupiły sobie. Und ihre Wohnungen sind I teraz w tym kontekście, co oznacza ihre Wohnungen? No, jeżeli opowiadam o tej historii moich sióstr, no to ich mieszkania, a nie jej, bo żadną z żadnej z tych sióstr nie wyciągnąłem, że tak powiem, na pierwszy plan w mojej historii. Rozumiecie? No, tak to mniej więcej wygląda. Czyli jak rozumiecie problem, Zajmek IA małą literą może oznaczać zarówno jej w kontekście jej dom, IA house, ale równie dobrze IA house może oznaczać ich dom. I to wynika z historii, którą albo słyszycie, albo sami opowiadacie. Ale to są dopiero dwa znaczenia zaimka IA. Teraz wskakujemy na zaimek IA, pisany wielką literą. Tak? Jest coś takiego? Jest. I IA, Haus, to co widzicie teraz po niemiecku napisane, może oznaczać pięć rzeczy. Panadom gdy zwracacie się do faceta, mężczyzny, z którym jesteście na per Das ist ihr Haus. To jest pana dom. Albo pytacie, jest is das, is das ihr Haus? Ale równie dobrze to pytanie, ist das ihr Haus, może oznaczać, czy to jest pani dom, w momencie, gdy się zwracacie do kobiety. Może być? Może być. Ale równie dobrze, może to oznaczać, czy to jest państwa dom. Ist das ihr Haus? Gdy się zwracacie do mężczyzny i kobiety, na przykład do małżeństwa albo do jakiejś grupy osób to mamy trzy ale e-house może oznaczać również dom i teraz ciężko mi to przetłumaczyć proszę polonistów o pomoc jeżeli to są trzy kobiety i te trzy kobiety mają dom wspólny kupiły, mają, to jest wspólna własność no to czyj to jest dom? gdy ja do tych pań mówię bezpośrednio to jest pani? Czy to jest pani dom? Nie wiem. Państwa dom? Podobny problem jest, gdy mówię do facetów. Dwóch facetów, trzech, czterech, mają wspólne mieszkanie, wspólny dom. I czyj to jest dom? Panów dom, tak? Das ist. Ia House. To jest dom panów. Dziwna forma. No ale jest. Suma summarum, ja i ja wielką literą oznacza Pana, Pani, Państwa, Panów i Pani. Dużo tego, nie? Powiem, że w praktyce najczęściej używane są te trzy. na przykład jesteście, rozmawiacie z jakimś Niemcem i do tego Niemca podbiera, podbiega małe dziecko i rozmawia z nim, tam coś tam mówią po niemiecku. Dziwne, że w innym języku. W każdym razie, wy się pytacie, Is Is czy to jest pana syn? Nie? Gdy, gdy, jest kobie... gdy jest facet, nie? Możliwe, że kobieta, rozmawiacie z kobietą, do której podbiega jakiś chłopczyk mały i ona z nim coś tam zamienia parę słów, i też możecie jej się zapytać, zadać jej to samo pytanie. To samo pytanie. Is czy to jest pani syn? Możecie rozmawiać z małżeństwem niemieckim i podbiega do nich mały chłopczyk, rozmawiają, coś tam mówią, dziecko odbiega i tam idzie biegnie na, na plac zabaw na przykład dalej się bawić i też możecie ich zapytać, jest das Czy to jest państwa dom? Wróć. Czy to jest państwa syn? Jest das ihr Pomyślcie, to jest łatwiejsze niż w polskim. To jest łatwiejsze. Bo jak macie mężczyznę, macie kobietę, czy grupę osób dorosłych, z którymi jesteście na per pan, per pani, to pomyślcie, w języku polskim musicie się głęboko zastanowić znaczy, dobra, no super głęboko może nie, ale musicie się zastanowić e, nad tym pana dom, panów dom, pań dom, państwa dom, pana dom, pani dom. Musicie to odróżnić, a w języku niemieckim ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, ja łatwiej myślę, że łatwiej, bo nie ma tego, nie ma tej potrzeby zastanawiania się nad osobą nad konkretną formą. To jest to, to jest to. Pewnie już zauważyliście pewną zależność między rodzajnikami der, die, das a końcówką zaimka Dlaczego raz jest main, a dlaczego raz jest maine? Dlaczego raz jest unser, a dlaczego raz jest unsere? Myślę, że po tych przykładach, które do tej pory powiedziałem, dałoby się to już wyjaśnić, natomiast sprecyzuję. Bardzo krótki temat, bardzo krótki wątek. Słuchajcie, jeżeli rodzajnik jest der lub das, to jest zawsze krótka forma, mein. Natomiast jeżeli jest rodzajnik di, to jest końcówka e, meine. Przykłady. Ojciec. Der Vater. Mój ojciec. Mein Vater. Jego ojciec. Sein Vater. Matka. Die Mutter. Moja matka. Meine Mutter. Końcówka E. Jej matka. Ihre Mutter. Brat. Der Bruder. Jej brat. Ihr Bruder. Wasz brat. Euer Bruder. Siostra, di Schwester. Wasza siostra. Eure Schwester. Jej siostra, Ire Schwester. Twoja siostra, deine Schwester. Haus, rodzajnik das. Mój dom, mein haus. Ich dom, ihr haus. Nasz dom, unser haus. Mieszkanie, die Wohnung. Ich mieszkanie. I Wohnung. Nasze mieszkanie. Unsere Wohnung. Wasze mieszkanie. Eure Wohnung. Rozumiecie? Temat jest krótki tak naprawdę. Ten wątek tutaj z tym rozpoznawaniem jest myślę, że klarowny, chociaż wiele osób go potrzebuje, żeby go wyjaśnić, bo nie zawsze wszystkim jest to wyjaśnione, wytłumaczone na lekcjach. Tak to wygląda. Rodzajnik der das ma końcówkę krótką, a D ma końcówkę E przy zaimkach. Zaimek dzierżawczy służy do wyrażania dwóch rzeczy. Tak to tłumaczę moim uczniom. Po pierwsze, służy do wyrażania własności czyjejś, czyli używając zaimka dzierżawczego, chcę powiedzieć, czyja to jest własność, do kogo to należy. No zobaczmy. Moje mieszkanie, meine Wohnung, jego samochód, zain Auto, ich dom, ihr Haus, jej rower, ihr Fahrrad, nasze zabawki, unsere Spielzeuge. Rozumiem? Pierwsza rzecz, do, do, do czego są potrzebne zaimki, do dzierżawcze, to po to, żeby wyrazić, czyja to jest własność. Druga rzecz, do której potrzebne są zaimki dzierżawcze, do wyrażenia relacji, nazwijmy je oficjalnie interpersonalnych, albo międzyludzkich, dobra, nie jestem dobry z psychologii, no ale na przykład powiedzieć moja mama, meine Mutter, jej brat, ihr Bruder, jej siostra, jej szwesta, jego siostra, Seine schwester, nasza ciocia, unsere tante, ich ciocia, i tante, moja szefowa, meine szefin, jego szefowa, seine szefin, jego szef, zain szef. Rozumiecie? Zajemki dzierżawcze wyrażamy do dwóch rzeczy. Do wyrażania własności i do wyrażania relacji między ludźmi. Wymień kilka zdań, w których mamy zaimek, ten uniwersalny, swój. Patrzcie. Jadę do swojej babci. Ty jedziesz do swojej babci. On jedzie do swojej babci, a ona jedzie do swojej babci. My jedziemy do swojej babci, a Wy jedziecie do swojej babci, natomiast oni jadą do swojej babci. To jest język polski. Wszędzie macie uniwersalny klucz, jakim jest zaimek dzierżawczy swój. I jaki jest problem? Problem polega na tym, że w języku niemieckim tego nie ma. Nie ma takiej opcji, że możecie dać jeden zaimek, który będzie do wszystkiego pasował. A w polskim to mamy. E, w niemieckim to mamy, w polskim tego nie mamy. Co to znaczy? Że jeżeli wysuszycie swój, swojego, to wszyscy myślą o słówku, no swój, no w sumie mogło to by być zain, no w sumie mogło być. Ale nie patrzycie na początek. Czyja jest babcia? No ona jedzie do swojej babci. Zi, feat, zu, do swojej, czyli do czyjej? No do jej. To jest jej babcia. Ire oma. Czyli zi, feat, zu, ire oma. Ona jedzie do swojej babci. Opiecie? W niemieckiej musicie patrzeć KTO. Patrzycie na podmiot. Tak to się nazywa w, w, w gramatyce. Przykład następny. My jedziemy do swojego dziadka. My jedziemy do swojego dziadka. No to patrzy, jeżeli patrzycie tylko na swojego, no to do swojego dziadka, no to pojawia Wam się opcja możliwości zain. Natomiast nie. Nie. To nie jest ważne, że to jest zain, czy tam swój. Ważniejsze jest to, co jest na początku. MY Aha, my, VIA, czyli czyj to jest dziadek? Chyba dziadek mówiłem, że pamiętam. Opa, opa, czyli to jest unze opa, unze, opa, my jedziemy do swojego dziadka, wie faren, co unzerem, opa, jedziemy do, sw do swojego dziadka. Możemy to przetłumaczyć, jedziemy do naszego dziadka, jeżeli w kontekście się pojawia y, do, opcja możliwości pojechania do czyjegoś innego dziadka do ich dziadka. To wtedy pojawia się taka opcja możliwości tłumaczenia. Ale zasadniczo ten swój to patrzcie na to kto to robi. Przykład następny. Pojechał swoim nie on wziął swój samochód. On wziął swój samochód. Znów również patrzcie na swój ale to nie jest ważne słowo swój jako swój ważniejsze jest to czyj to jest samochód? no jego, tak? no bo on wziął swój, czyli wziął, wziął jego samochód on, jego, er, sein Suma summarum, er hat sein auto genommen oni mieszkają u swojej cioci u swojej cioci mieszkają u swojej czyli u czyjej skoro oni no to to jest ich ciocia no to ihre tante czyli sie wohnen bei ihrer tante sie wohnen bei ihrer tante oni mieszkają u swojej cioci ja mieszkam u swojej cioci ich wohne bei meiner tante u swojej Nieważne. Ważne, że ja. Skoro ich, no to meine Tante. No bo to jest moja ciocia. Ich wohne bei meiner Tante. Ty mieszkasz u swojej cioci. Du wohnst bei deiner Tante. Czyli u twojej cioci. Ty mieszkasz u twojej. Ale my tak nie tłumaczymy, nie? Tłumaczymy jako swojej. Rozumiecie? Na tym polega problem, największy problem z zaimkiem dzierżawczym w języku niemieckim, że szukamy jakiegoś uniwersalnego klucza. Wiecie klucz, wiecie, klucz francuski, nie? Do wszystkiego. Nie, nie ma tak. W języku niemieckim musicie dopasować, skoro ja jadę do mojej, no to ich meine, skoro du deine, skoro er seine, skoro wir unsere. Nie ma swój uniwersalnego, musicie dopasować. Przez co jest to trudniejsze, zgodzę się. To jest trudniejsze, ale kwestia ćwiczeń do zrobienia, spokojnie. Przypadki gramatyczne to jest temat, temat na teraz. Czyli dlaczego raz jest mainen, a dlaczego majnes? A dlaczego majnea? A dlaczego mainem? Temat jest złożony trochę. Spróbuję to jak, naj, jak najlepiej, jak najklarowniej przedstawić, bo to ma temat, z którym no, mnóstwo ludzi ma problem. Powiem tak, bardzo prosto i krótko. Przypadki wywoływane są przez czasowniki i przez przyimki, Czyli pewne czasowniki wymagają akusatywu. I tutaj podpowiedź, tych czasowników w języku niemieckim jest najwięcej. Czajcie co? To jest informacja, której nikt Wam nie powiedział do tej pory. Nikt. Aussem ja. Czasowniki z akusatywem tego jest najwięcej. Haben, kaufen, verkaufen, suchen, finden, mieten, vermieten, sehen, hören, bestellen, besuchen, Reservieren. bringen. Kogo co? Macie w cholerę tych czasowników. To są akusatywowe. Co to znaczy, że one są akusatywowe? Żeby powiedzieć. Widzę moją mamę. Powiecie, ich sehe meine Mutter. Ale żeby powiedzieć, widzę mojego ojca. Powiecie, ich sehe meinen Vater. Pytanie, skąd meinen? Temat jest zakursatywem, jest prosty. Tylko der zamienia się na dein. Ta -da! Płacić, płacić, płacić za tą wiedzę. Żartuję. To jest proste. Jeżeli macie der, to w akusatywie będzie dein. Czyli jeżeli macie mein Vater, to w akusatywie będzie meinen Vater. Dlaczego? Bo jest der, która się zamienia na dein. Czyli na przykład macie To jest jego ojciec. Das ist sein Vater. Może nie widzicie, może nie wiecie, ale to jest nominativ. To jest kto, co, jego ojciec. Tu nie ma żadnego przypadku. znaczy jest przypadek, pierwszy, tak? Widzę jego ojca. Ich sehe seinen Vater. Zaraz, zaraz. Dlaczego einen? Dlaczego seinen? Skąd ta końcówka? Z tego, że dea w akusatywie zamienia się na dein. Pamiętając, że żadny przypadek, żadne inne rodzajniki się nie zmieniają w akusatywie, czyli di zostaje di, das zostaje das. Co to znaczy w praktyce? w praktyce oznacza, że jeżeli macie zdanie to jest jego mama das ist seine Mutter i to jest nominativ widzę jego matkę i sehe seine Mutter to samo nie ma zmiany to jest ich siostra das ist ihre Schwester to jest nominativ ich, ich siostra widzę ich siostrę to jest akusativ ich sehe ihre Schwester. Dlaczego z akusatyw? Ponieważ zejen tego wymaga. Zejen zadaje pytanie: kogo co? Kojarzycie? Wiecie o co chodzi? Pewne przyimki wymagają akusatywu. Nie jest ich dużo. Na pierwszym miejscu stawiam für, dla. To jest akusatywowy przyimek. Rozumiecie? Są czasowniki z akusatywem i są przyimki z akusatywem. I tych przyimków nie jest dużo. für tutaj dołożę jeszcze ohne, bez też jest z akusatiwem. Wiedzieliście o tym? Na przykład bez mojego ojca ohne meinen Vater Skoro der Vater mein Vater mój ojciec bez mojego ojca ohne meinen Vater Bo ohne wymaga kusatywu. Skąd mam to wiedzieć? No nie jest ich dużo. No mówię für, ohne Gegen, przeciwko, wbrew, też jest akusatywem. Przypomnę, Gegen to jest przyjmek, który pojawia się na przykład w kontekstach sportowych dyscyplin. Na przykład, że Pol Polen spielt gegen Deutschland. Polska gra z Niemcami. I ja wiem, że często się taki błąd pojawia, że myślicie, że... Jak powiecie, Polska gra z Niemcami, że musicie użyć myt, przyjmek o którym za chwilę powiem. Nie, bo oznacza, że Polska gra z Niemcami, używając myt, powiecie, czy powiedzmy, zrozumieją Was w ten sposób, że Polska gra ręka w rękę z Niemcami, jakby wspólna jedna drużyna. Oczywiście tak nie jest. One grają przeciwko sobie. Czyli każda walczy o bramkę. A druga drużyna próbuje to temu się przeciwstawić i sama wbić bramkę gegen einanda. przeciwko sobie przykłady to jest dla jego ojca das ist für seinen Vater bo für za będzie końcówka seinen a nie sein nie? to jest dla naszej babci o to ten prezent jest dla naszej babci. Das geschenk ist für unsere Oma. Tu się nic nie zmienia. W sensie, unsere Oma, nasza babcia. I w akusatywie to też jest unsere Oma. Jeżeli ma rodzajnik das, weźmy sobie dziecko. Ich dziecko. i Kind. To jest dla ich dziecka. Das ist für ihr Kind. Für wymaga akusativu, ale ihr könnt nie zmienia się na coś innego, tylko pozostaje ihr könnt w akusatywie. Jedyne co się zmienia to rodzajnik dea w akusatywie, Rozumiecie? Czyli podsumowując akusativ, większość czasowników i przyimki für ohne durch też, ale w tym kontekście nie użyję go. Für gegen ohne durch, one mają akusativ. Czyli ich pojawienie się generuje akusativ. Musicie wiedzieć, aha, tam musi być akusativ. Dlaczego? Bo jest FEA. Czasownik znać, kennen. To jest klasyczny przykład czasownika z akusatywem. Znać kogo co. Znam twoją mamę. Ich kenne deine Mutter. Znam jego dziadka. Ich kenne seinen Opa. Czy pan zna moich rodziców? Kennen Sie meine Eltern? On zna naszą nauczycielkę. Er kennt unsere Lehrerin. On zna naszą nauczycielkę. Er kennt unsere Lehrerin. Czy pan zna swoich rodziców? Sytuacja, że może jej nie znać. Kennen Sie Ihre Eltern? My znamy ich brata. Wie jak kennen Bruda. Do co wrócimy? Niewątpliwie. Niewątpliwie. Także. A teraz datif. Jeżeli chodzi o datif, to podobnie jak w akusatiwie, datif pojawia się przy pewnych przyimkach i przy pewnych czasownikach. I. Łatwość tego tematu polega na tym, że tych przypad tych, tych przyimków i czasowników nie jest dużo, rozumiecie? Datiwowych przyimków, ja wymieniam najważniejszych jest, jest, jest ich około siedmiu czy ośmiu, ale ja podaję cztery, najczęściej, naj, najczęściej, powtarzane i naj, najczęściej używane. Przyimki cztery i tych czasowników też nie, nie jest dużo. Ale zacznijmy od przyimków. Jakie to są przyimki z datiwem? To jest przyjmek CU, przyjmek, czyli do, przyjmek mit czyli z, z kimś, coś robię, przyjmek by, czyli u kogoś, coś robię, i przyjmek FON od kogoś coś dostaje na przykład. I jak to działa? Weźmy cu jadę do. Dobrze, jeżeli. Oglądacie ten film i macie tabelkę rodzajników odmienionych przez przypadki. To byłoby dobre. Jeżeli jest CU, a CU jest datywowy i CU pojawia się przed rodzajnikiem DER lub DAS, to zamienia się na DEIM. Już tłumaczę. Jeżeli mamy lekarz, der Arzt, i stawiacie z przodu CU do lekarza, bo chcecie powiedzieć zdanie idę do lekarza to powiecie tak ich gehe zu pamiętajcie, zu wymaga datiwu i skoro jest tam der Arzt, to on zamienia się na dem no bo tak, tak tak, się wymienia w związku z tym mając zu dem jest taka zależność w języku niemieckim, że dąży się do skrótów dlatego zu dem z tego się robi zum Dlatego zdanie, idę do lekarza, brzmi Ich gehe zum Arzt. Okay? Gdybyście chcieli powiedzieć, idę do mojego lekarza, bo mam swojego lekarza, idę do mojego lekarza, to powiecie Ich gehe zu meinem Arzt. Dlaczego końcówka EM? Ponieważ to się bierze od tego rodzajnika DEA. Patrzcie. Strasznie ważne rzeczy Wam opowiadam teraz. Tylko nie wiem nie za nudne, ale dobra. Da w datywie zamienia się na deim. Skoro jest mein Arzt, skoro der Arzt jest mein Arzt, mój lekarz. I w datywie zamienia się Da na DEM, jest DEM Arzt, a w związku z tym mein zamienia się na meinem. Bo niejako pobiera to końcówkę z tego rodzajnika DEM. Rozumiecie? Pobiera tą końcówkę der, die, das, te rzeczowniki są kluczowe, są bazowe, są podstawowe. Bez nich nie da się ruszyć w ogóle tematu. I to się przekłada na zaimek. Dlatego jest zu meinem arzt. Druga informacja. Jeżeli rzeczownik ma rodzajnik das i tam użyjecie zu, to też to się zamienia na deim. Na przykład das Kind, dziecko zamienia się w datiwie na Dame Kent. Dlatego, jeżeli chcę powiedzieć, idę do dziecka, na przykład odwiedzić go, tak? W przedszkolu, w szkole, w internacie, nie wiem. Idę do dziecka, to powiecie, ich gehe zum Kind. Dlaczego? Bo das Kind w datiwie będzie Deim. Ale powiecie, ale zaraz, zaraz, dlaczego ma być datiw? No bo się pojawiło zu. Przyjemek zu jest datiwowy, on generuje datiw. Musi się tam datiw pojawić. Ich gehe zum Kind Idę do dziecka Idę do mojego dziecka Ich gehe zu meinem Kind Przyjmek by. Też jest datiwowy e, Tutaj bym pojawił, tu bym, tu bym zaproponował czasownik Arbeiten, pracować I na przykład chcemy powiedzieć takie zdanie Pracuję u jego dziadka Dziadek De opa, Jego dziadek Sein opa. U jego dziadka. BAJ zainem opa. Dlaczego m? Ponieważ der w datywie to jest deim. I to się przekłada na końcówkę zaimka. Zapytacie, dlaczego datiw? No bo jest baj. Ale skąd mam wiedzieć, że baj to jest datiw? No po prostu musisz tego nauczyć kolego, koleżanko. Tego nie jest dużo. CU jest datiwowy, baj jest datiwowy, myt jest datiwowy. Jadę z jego siostrą. Siostra, die Schwester. Jego siostra, seine Schwester. Jadę z jego siostrą. Ich fahre mit seiner Schwester. I powiecie, ej, ej, ej, tam się pojawiła rka na końcu. Dlaczego? Ponieważ rodzajnik die, ona w datywie ja to nazywam, że nabiera cech męskich, czyli nabiera końcówki ea. ZEINER SCHWESTER ma otrzymuje otrzymuje rodzajnik DER suma summarum rozumiecie? rodzajnik di w datiwie to jest D dlatego MEINER SCHWESTER w datywie to jest MEINER SCHWESTER JADĘ z moją siostrą ICH mit MEINER SCHWESTER JADĘ z ich siostrą ICH mit ihrer SCHWESTER Wspomnijmy jeszcze o czasownikach datiwowych ja wiem, że tak Niby to robię w skrócie wielkim, ale jednocześnie to jest temat bardzo duży i, i pff, no pasowałoby dużo z tym pracować. No, ale robię, co mogę, słuchajcie. Czasowniki z datiwem. Myślę, że czasowniki z datiwem musicie znać następujące. Następujące. Dziękować, danken. Dziękuję, dziękuję Twojemu Ojcu. Ich danke deinem Vater danken, to jest czasownik datiwowy, dlatego ojciec, der Vater. Je, twój ojciec, dein Vater. Twojemu ojcu, w datiwie, deinem Vater. Chciałbym podziękować Państwa rodzicom. Ich möchte ihren Eltern danken. Iren? Skąd końcówka się n wzięła? Z tego, że liczba mnoga ma rodzajnik di. Wiem o tym, nie? Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogi mają rodzajnik di. W datywie ten di zamienia się na dein. W związku z tym, skoro ja chcę podziękować panu, Państwa rodzicom i di zamienia się na dein, to Państwa rodzice to jest ir eltern, a komu czemu iren eltern. Czasownik Helfen też jest datiwowy. Pomagać komu czemu. Pomagam tobie. Ich helfe dir. Zajemek osobowy. Pomagam twojemu ojcu. Ich helfe deinem Vater. Pomagam jej siostrze. Ich helfe ihrer Schwester. Pomagam ich babci. Ich helfe ihrer Oma. On pomaga naszemu dziadkowi. Er hilft unserem Opa. Idę do mojego dziadka. Ich gehe zu meinen Opa. Chciałbym podziękować twojemu dziadkowi. Ich möchte deinem Opa denken. Zagen się łączy z datiwem. Powiedzieć komuś coś. Na przykład Chciałbym powiedzieć coś twojemu ojcu. Ich möchte etwas deinem Vater sagen. A kto się pyta, a co chcesz powiedzieć mojemu ojcu? Und wann, was willst du meinem Vater sagen? On tego nie powiedział jej siostrze. Er hat das ihre Schwester nicht gesagt. Sagen. Świetny, bardzo potrzebny czasownik. A dativ. Bo mówić, komu mówić? Komu coś powiedzieć? To na dzisiaj wszystko, cały temat zajmka dzierżawczego. Próbowałem to jak najlepiej Wam przekazać. W takiej formie zresztą też przekazuję na, na, na moich lekcjach, tak? bo to inaczej też nie potrafię, że tak powiem. Złapałem ten, ten pomysł, żeby tak to przedstawiać, tak zobrazować. Z tego co widzę i słyszę po moich uczniach, ich reakcje działa w ten sposób. Rozumieją ten temat lepiej niż przed lekcją, zresztą takie założenie. Jeżeli Wam się podobała ta lekcja, serdecznie zapraszam do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego nie robicie. Co to powoduje, ten, ta subskrypcja, jeżeli niektórzy z was tego nie wiedzą, no po pierwsze dostajcie informacje na bieżąco, czyli każdy nowy film, który ja publikuję na moim kanale, wy dostajecie to informację mailem w związku z tym możecie być na bieżąco nie musicie szukać na moim kanale o co ciekawego czy też co nowego martin de simons opublikował na kanale dostajecie to mailem. możecie być na bieżąco yy, a dzięki temu też ta popularność kanału wzrasta i, i wzrasta też zasięg osób do których moje filmy trafiają no mi na tym zależy wam jeżeli jesteście moimi yy, widzami Fajnie by było, żeby też zależało. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za czas poświęcony na ten, na, na ten film, na obejrzenie tego filmu, na naukę ze mną. Zapraszam do moich następnych filmów. Zostańcie ze mną. Serdecznie pozdrawiam. I trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchajcie, szukam pleneru. E, chociaż tak naprawdę w lesie nie jest trudno znaleźć plener e, do tego, żeby kręcić film, ale temat jest tego rodzaju, jak już się, jak już się rozłożę, wiecie, ze sprzętem, wyciągnę wszystko ze plecaka, statyw, e, wszystkie te moje potrzebne urządzonka, no to chwilę schodzi, w sensie już nie chcę mi się z tym nosić dalej, nie? Dlatego postaram, właśnie szukam jakiegoś fajnego miejsca i, i będziemy dzisiaj kręcić coś fajnego o zajmku dzierżawczym o sześciu zajmkach dzierżawczych Tak wygląda ten nasz piękny las Dobra, idę szukać